Rozpoczynam test tych dwóch akumulatorów na początku. Akumulatory są rozpisane: 19, 20, 20 21, 22, 23 i 24. Żeby liczba porządkowa pasowała więc na razie się biorę za te dwa wewnętrzne tu wstawię mostek później te trafią na tył na jeden i na drugi od razu sobie zmodernizuję wyważarkę na bardziej normalne połączenie bo to była wersja przejściowa ten przewód też był krótki w tej wersji przejściowej więc pomału standaryzujemy i sprawdzamy dalej. Mam nadzieję, że to co tu piszę, to 100 mi się pokaże też na DL24. Nadzieja jest. Zobaczymy co będzie w praktyce. Chwila strachu i ogarnięte. Akumulatory leżą. Tu jest zrobione i taki kontraargument. Dlaczego nie mam tych akumulatorów w ten sposób? Tutaj się robi później tak blisko, że jak będzie się pracowało narzędziami albo czymkolwiek przewodami, wystarczy, że nie utrzyma się jednego przewodu i on może sobie dotknąć tu. Jest bardzo, bardzo blisko między tym punktem a tym punktem. Jeszcze jakby to było inaczej obrócone, to jeszcze jest bliżej siebie. Nie lubię takiego czegoś. Yy, za dużo się napatrzyłem w dziwnych sytuacji. Tu jest tak w miarę ok, Te przewody są na tyle sztywne, że one nie chcą do siebie zachodzić i było okej. Okay. Czyli mimo, że mam tutaj kasetę rozłączoną. To i tak jest strach, że gdzieś coś dotkniesz i coś narobisz. Dlatego może to nie jest do końca praktyczne. Yy nie do końca dobrze wykorzystane miejsce ale za to jest troszeczkę bezpieczniejsze i lepsze w eksploatacji bo wtedy wyciągam jedno ogniwo, daję tylko mostek i lecę dalej, przewody wszędzie przygotowane na to No ale to takie z mojego punktu widzenia, może komuś by to inaczej pasowało, a druga rzecz pomieszczenie jest naprawdę wąskie jakbym tu ten regał miał, tak, tu na szerokość i tu na szerokość, to już tutaj do środka nic nie wsadzę a co dopiero, żeby gdzieś coś tutaj robić więc... dobra, tyle biorę się za test, widzimy się za niedługo w teście zaczynamy kolejną fazę testów i mamy ładowarkę przygotowaną 4 Ampery, będziemy ładować tutaj naszego pacjenta 100 Amperowego przed testem lecimy z tematem zaczynamy odliczanie czasu i przechodzimy do pacjenta, który już jest przygotowany ostatnie ładowanie tego akumulatora trwało około 40 minut więc jesteśmy w 23 godzinach od ładowania, ładnie trzyma 13V, zobaczymy, ile wytrzyma. Robimy C20, więc tu mamy 5A, teraz to będzie lepiej widać, mamy 5A na rozładowaniu, z racji, że robimy C20. Odpalam pompę, będzie fajnie chyba słychać tym razem, o ile mikrofon nie będzie szumiał. Jak będzie powietrze uciekać Nie słychać Nie wygoniło powietrza Dobra Nie chodzi w tym odcinku o powietrze tylko o pojemność więc No stop, clear, start leci test i zobaczymy co się tutaj dzieje 14,7, 14,3, 14 i 14, yeah, no takie 17 tu trochę więcej takie 18 może no tutaj pokazuje dużo mniej 14,7. Dobra. Pierwszy akumulator z serii 100A leci. Zobaczymy, na co go stać. Wytrącamy 63 niecałe waty z akumulatora. Zobaczymy. Test leci. Klemy dociągnięte zewnętrzny czujnik temperatury jest koło klemy minusowej jak co każdy test dobra lecimy z pacjentem ile wyjdzie bo jak go kupywałem używanego to miał deklarację takich parametrów zobaczymy co się zmieniło mamy wagę jak go kupiłem i teraz, jak został przeze mnie ważony, kiedy? Zobaczymy, co tam będzie w środku. Dobra, nie naciągam na minuty. Pierwszy cykl jednego ładowania z rozładowaniem będzie pokazany, żeby ktoś sobie miał wyobrazić do końca, jaka jest metodologia za tym wszystkim. Dobra, to się zobaczymy. Mam nadzieję że za 20 godzin a więc test akumulatora 21, czyli pierwszego z serii setek, dobiegł końca i mamy fajny wynik Pany, 105Ah, czyli się mniej więcej pokrywa z tym co było, bo było pisane 109, mamy 105, ale to może być przez temperaturę, rozminąłem się o godzinę, bo test trwał 21 godzin, Zmierzymy sobie temperaturkę 15,5 Niech tu nie jest ładnie tak 15,3 Pakujemy gościa na ładowarkę Z racji, że test 21 się skończył Mam nadzieję, że widać się skończył, będziemy go teraz ładować, jedynie co to te oryginalne kable są tak mocno na styk. Nie patrzcie na polaryzację, tak mi się to zrobiło. Są mocno na styk i będę musiał to poprawić. Fajne jest, że można tutaj ten pasek dość szybko ściągnąć i ze ściągnę go. Będziemy też dolewać wody. Jeden akumulator pokaże wszystko co robię, bo prawdopodobnie ludzie są ciekawi, tylko się nie pytają A warto pytać, dobra To zostawiamy, to wyczepiamy Mam zrobione nowe kable Takie lepsze bananosy Też niby pozłacane, to też niby było pozłacane Ale jest jedna wada, to jest przewodne razem z tym, więc Przynajmniej jedną stronę sobie zaizoluję. Bo, jak to się mówi, do tej aplikacji nie chciałbym zrobić żadnego zwarcia. To są typowo wtyczki high-end do audiofili, dla audiofili, ale audiofilowstwo muszę sobie na razie odpuścić, i robimy filowstwo. tak sobie ruby zrobimy, że zabezpieczymy przed złamaniem od razu ok, mamy jedną stronę, druga, że jest odsłonięta, to już damy radę wprowadzamy do punktów, jest nawet przygotowany punkt pod kuziom jakby było jakieś urządzenie, co by to wymagało, procedura odpalania zawsze jest bezpieczna. Może będzie widać, jak Ach, tym razem nie było iskry. Odpalamy najpierw przetwornicę. To jest 300 W przetwornica i się przyda 300 W. Odpalamy. Damy sobie prąd ładowania na. Ile firma daje, czyli 5A, bo to ma tylko 5A, dużo nie ma, ale też mało to nie jest. Z racji, że mamy dłuższe kable, to się możemy wczepić. Ja sobie je puszczę, tak, żeby mi nie przeszkadzały w dalszych operacjach, bo będziemy dekorkować. I ja sobie zawsze lubię robić tak. Teoretycznie one są mechanicznie tutaj połączone w środku przez ten nit. Ale ja sobie zawsze wolę puścić jeszcze kabelek, żeby w razie W napięcie było bardziej wyrównane. Mamy, dajemy start. Leci start. Dajemy sobie start tutaj też, więc będziemy widzieć ile czasu ubiegnie do pełnego ładowania. Mamy zapisane, zapisaną pojemność. Tu na razie chowamy, to jest dobre do małych akumulatorów, ale takie stówka to już jest troszkę dużo. Yy, tu już było kiedyś kopane, przez co będę miał łatwiej to pootwierać. Mam ten mój specjalistyczny nóż bojowy. Nie spróbujemy to otworzyć, nie otwierałem jeszcze, więc będzie dla mnie takie badanie tematu, co tam jest w środku dla was też teoretycznie powinienem ładować i rozbierać jednocześnie a praktycznie po prostu nie mam czasu, żeby sobie pozwolić na to, żeby to nie robić w ten sposób muszę po prostu oszczędzać czas, bo jestem z tymi pomiarami ostro do tyłu bardzo boleśnie do przodu chyba będzie trzeba z drugiej strony też podważać o, tak. są, są naprawdę konkret Aha. są filterki prawdopodobnie żeby odzyskiwać gazy i żeby nie wpuszczać syfu do środka No. i tak co widać w środku mam nadzieję, że widzicie cele są lekko jakby wilgotne w tej jakby było lekko coś widać ale zaraz to rozbiorę wszystko, żeby nie naciągać na minuty i wstawię zdjęcia jak to wygląda a więc, mamy wszystko rozkorkowane posprawdzałem sobie latarką, co, co tam widać w środku zdjęcia będą wrzucane w międzyczasie, zawsze najpierw tą celę, później tą nie widać, żeby coś tam pływało więc możemy zacząć dolewać, bo objąłem strategię, że jak widać minimalnie, że jest coś nad włókniną między izolatorami Tutaj, jak będzie coś już lekko pływać, to znaczy, że to już jest dość. Więc lecimy z tematem. Nabieram, mam nadzieję, że widać, 20 ml wody destylowanej albo demineralizowanej, bo teraz destylowanej nie idzie dostać, tylko demineralizowanej. I od razu sobie zamykam, bo nieraz miałem tak, że się pofertałem i dwa razy do jednej celi dałem więc chcę zapobiec temu więc na razie każdy dostanie 20 i zobaczymy po 8 godzinach co się będzie działo dalej więc ten pierwszy raz dostaniecie cały podgląd co się dzieje a kolejne akumulatory będą już w skroconym reżimie, żebyście mieli sobie wyobrazić ile to jest czasu, biegania i orientacji w czasie, musisz sobie policzyć, kiedy co możesz zrobić, kiedy nie możesz i tym podobne, czyli serwis, nie jest taki prosty i tak teraz wyrywkowo zobaczymy do jednej celi wrzucę Wam zdjęcie i zobaczycie czy pływa i potem stwierdzę czy będę dalej dolewał czy nie ale to dopiero też po 8 godzinach ale już będę miał wstępną orientację czy warto próbować jeszcze coś dolewać więc jak widzieliście to jest tylko chwilkę dla Was a dla mnie 8 minut a tych 8 minut jeszcze będę musiał dużo razy poświęcić, żeby ten akumulator naładować a ich jest 6 dobra tyle w temacie na razie zaczynamy test kolejnego ogniwa w tym wypadku 23 godziny i 30 minut faktycznie będzie troszeczkę mniej, bo czas ładowania jeszcze trzeba uwzględnić i co mamy 13V i 02 coś takiego czyli tutaj dajmy stop clear tak nie tak zaszarżowałem krótkie pyk i lecimy i krótkie pyk i lecimy z czasem leci leci kabarecik odpalamy u psa startuje i sprawdzimy sobie temperatury 15,7 15,5 jest pożół jak to tutaj wygląda na razie ok ostatni test wyszedł bardzo fajnie więc mniej więcej wiem w co się wstrzelić, bo jest mniej więcej podana ta sama pojemność, więc stawiam 21 godzin przynajmniej mam taką nadzieję, że za 21 godzin niecałych się będziemy widzieć test się zakończył. Ogniewa 22 niestety zaś się spóźniłem o godzinę, troszkę ja robiłem to nieco nie trzeba więc się zgo spóźniłem o godzinę i kilka minut, ale wynik jest zadowalający, mamy 105 amperogodzin. i zobaczmy sobie jaka jest temperatura, 16,9 i 17,3 17,3 no tak nawet by to odpowiadało temu co co mamy tutaj, dobra. Teraz trzeba to naładować, tylko że jest problem z ładowaniem, bo to 105Ah trzeba wcisnąć do środka, 4A to możecie sobie policzyć ile godzin to będzie trwało, plus minus to, że to nie jest 100% sprawne ogniwo, więc potrzebujemy więcej niż 100Ah do tego wcisnąć, więc to chwilę trwa, więc test będzie też trwał. Odpowiednio długo mija pomału 24 godziny od rozpoczęcia ładowania. Więc, jak widzicie, ładowanie 105Ah nie jest takie łatwe. Tym bardziej, że przetwornica DCDC -DC ma pomału problem. Prawdopodobnie z dostarczeniem takiej mocy co trzeba, bo im wyższe napięcie, tym wyż... wyższe W. Można powiedzieć, więcej watów to coraz więcej ciągnie, i jest tutaj opcja, że sobie podkręcę napięcie troszeczkę, bo tutaj jest opcja in power. I sobie spróbujemy in power dać troszeczkę wyżej. Tylko teraz muszę sobie zobaczyć and voltage in power. 14 i pół 80 No, chyba więcej nie będzie. 14,90 14,90, tak bym zostawił bo nominalnie miałem ustawione 16, ale jak spadnie obciążenie to życie też yy, podbije się te napięcie a nie chcę za dużo, bo jeszcze przeszarżujesz sobie ładowarkę uwalę w międzyczasie leci test 18650, podłączyłem 22, teraz leci jeszcze test, zobaczymy ile, iloma amperami to ładujemy, Skasujemy sobie i mi tu pokazuje około 6 a idzie. Bezpiecznik już jest ciepły A to jest trójka, więc jeszcze chwilę i znając wybuchnie ten bezpiecznik Tutaj jest dioda Szotkiego, która już jest tak dość gorąca w dotyku I zobaczymy na ładowarkę Tu już też wentylator się załączył To jest moja jedna z pierwszych ładowarek DCDC. -DC to używam żeby auto dowalić no dotykanie parzy więc to będzie miało 70 stopni jak nic powinno dać radę się schłodzić zobaczymy ciekawe czy wybuchnie bezpiecznik czy nie ale jak widać to jest trójka bezpiecznik chiński a lecimy, lecimy. prawie 6 amperami i on dalej nic Dlatego warto dobrze dobierać bezpieczniki, bo to jest zwłoczny, on bardzo długo będzie potrzebował zanim wybuchnie. Ale za to troszeczkę sobie szybciej podładujemy, sprawdzimy sobie napięcie, jakie mamy. Mnie to interesuje, bo głównym hamulcowym w tym momencie jest ładowanie. A Tutaj ładowanie potrwa, wcisnąć 100Ah z powrotem. Dobra. Taki dodatkowy materiał, bo na pewno nie jeden się zastanawiał, jak to wygląda, cały proces, jak to wygląda wszystko. Nie jest to łatwe. Jak się komuś wydaje, że to jest tak 5 minut roboty, to się troszeczkę myli. Nie... Akumulator naładowany, wymieniłem słupki na oryginalne. Troszeczkę to trwało. Pomału dwa dni z kaczkiem. Bierzemy gościa na ważenie ile tu mamy? 34, 45 no i teraz najgorsze, bo muszę trzymać go w powietrzu, bo wagach chcę robić pomiar BMI 45 jeszcze raz, 34, 45 no, więc mamy trzy razy ten sam wymiar uwagę, więc trzeba odstawiamy, że tyle waży dobra, bierzemy się do następnego